Cześć, mam na imię Małgosia. Od 30 lat nie mam wiązadła przedniego krzyżowego. Przez ten czas borykam się z różnymi kontuzjami, urazami. Próbowałam różnych treningów, rehabilitacji i niestety za każdym razem się kto kończyło fiaskiem, powrotem do bólu kolana. Odkąd poznałam Sebastiana wszystko minęło. Już od razu po pierwszym treningu kiedy przyszłam z problemem, że nie umiem chodzić po schodach i każdy stopień sprawiał mi ból. Wyszłam i mogłam schodzić. Później trening po treningu inne dolegliwości ustępowały. Dzisiaj mogę jeździć na rowerze, biegać z dziećmi i jeździć na nartach, Uprawiam moją ulubioną dyscyplinę sportową.